Hello, hello. cześć, z tej strony Rata. Dziś sobie pogramy nietypową gerkę na moim kanale, że tak powiem. A jest ona Leaf of Legends, że tak powiem. Dobra. Lecimy. Jest ze mną Iger oczywiście, który nie chce, żebym nagrywał, ale to tak dyskretnie nagrywam oczywiście, nie żeby co. Iger, co mam wybrać? EQV. Który? No, może Q, wiesz? Dobra, dobra. Znaczy no, jest naturalny bądź wiesz, bo nagrywki to nagrywki, nie? O to chodzi, żeby być sobą A że czasami Toxic czy coś To, to, to normalne Dobra Staram się nie dalewać Dobrze jest O kurwa, co to się tam stało ja nie wiem, ile by Ej, Jeszcze... I ty No bo chciałem uciec, bo myślałem, żeby to nie? No właśnie. Ludzie zweryfikują, spokojnie. I oni mają tutaj ładne, czy nie? Nie, nie, nie, nie. Nie, Chyba... nie mają, coś tu jest. Mają? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nie mają? Nie. Uciekaj. Chodźcie z w Dobra. O nie, flash 260 sekund. Oni są w dżungli, tu. Ja wiem. Walimy? Walnij kill. Którego? Tego. Nie mogę ruszyć się. No, że ma Tego też bi Zaraz będę miał. dobra, jakby, jakby, jakby co, to nie bi minion. Dobra. Tylko poczekaj na mnie Nie no, aż się cieszę człowieku Jest dobrze, jest lepiej niż myślałem. Bo to pod odcinek wiesz, pod film Co? Pod publikę to było robione tak naprawdę Tak naprawdę to bym tak nie zagrał, nie? QWE? Chyba E, nie? Nie, W Nie wiem jak co chcesz A jest typek, czekam na ciebie Twoje unlucky nie było ten. Przegraliśmy walkę minionów, już mm, mm, się sprzywało w ich stronę, a mogę się w naszą stronę w też. Dostał, dostał. Dostają. O nie, nie, nie trafiłem. Nie mam, nie mam Q, nie mam Q. 4 sekundy. Okay. Nie, pod mimo nie ma co, może tak... Dostają? Dostał, dostał! O nie, nie, ciągnie mnie! Hi. Nie mogę ruszyć cię! Sorry, kurczę no. Unlucky. Dobra, kupuję te. E, Augustyńskie, nie? Angiś kupić. się ogólnie Słuchaj Tak, wiem. <grym> Cię pod tyletą i ono się z ciebie leczyłeś. No nie mogłem ruszyć się właśnie a, a uleczyłem ciebie, nie? myślałem, że ty dostaniesz... Po, Powinieneś na siebie użyć, bo ja... Nie, mnie to nie trafiło w ogóle Powinieneś no, na no, siebie użyć. Trochę. Chodzi mi o to, że on cię trafił hookiem, co nie? No, tak, tak, tak, no Jakby, Jakbyś sobie dał tarczy, to wtedy by cię pod tyletą nie wiił No właśnie, no, A ja nie wiedziałem, <śmiech> że on tak umie Potrafił, wiesz no, no Dobra, nieważne, <śmiech> nie damy radę, damy radę no nie wiem czy damy radę w tym momencie, bo teraz całą przewagę straciliśmy Dobra, musimy odbić to. Nie trafiłem. Nie dobrze. nie Nie bij tego. Nie bij tego, nie bij tego. Dobra, dobra. I które tu jest ten? RK będę miał to, wtedy będzie dobrze. Co to, to takie czerwone? Tu, to, to, to, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, A no właśnie Typek. Ale pod bieżą są. są. Po ale bierze właśnie z piedą, mi to, mi ale minione, bo to odbiłeś? No troszeczkę. Aj. Jak to się mówi? Spokojna paśka no. Rururururu. Nie, nie trafiłem, no. Kurde, jakbym miał pił to bym zabił. Panie No, winiona trafiłem, unlucky. Oj, oj, oj. No. Dobra. Nie no. Nie no, nie wierzę. Du, du, du, du. Czemu mi dałeś mi W? Jak on, widzisz, że on rzuca klatkę to daj mi W wtedy, znaczy E. dałeś, jak... Ale dałeś za mi zapójść da da da no. na mi, dałeś. <coughs> jak widzisz, że on używa tego haka to wtedy musisz od razu kliknąć E. No. Na, no. na no. mnie, Bo tak to... Andrzeja, nie denerwuj się. Damy radę, mamy trolla, a nie bije, dobra. Ciężko no. mi się nerwować jak enemiesa po wygrywali mnie mi cię No bo, no zaraz wygramy, patrz ten ma zero. Tylko przyjdź tutaj szybciej. Uciekają. O kurde. Pachso, przyciągnąć cię. Wszyscy miniony ciężko mi trafić, wiesz. Wiesz jak jest. Mówię ci, jak RK będę miał, to człowieku, ja sam mogę bić tam. Dobra, wypadnie, dobra, nie dało rady. No, w miniona trafiłem, o. Q nie mam, mam Q. Dostał? Nie. Dobra, mam r majster. Ale mamy mało, mam. Gerald jak robić. No. no. zero ma tam ten. Za jeden, nie? Mm -hmm. Trochę słabo, powinniśmy wygrać to, ale cóż, trudno, nic się nie stało. I tak dużo wyszło, bo powinniśmy zero zginąć Co on tam biduje na ciebie, coś? Wykrzyknik A, że typek idzie. Cofaj, cofaj, masz flasha to dawaj Nie flasher Iść do ciebie czy już czekać? Uciekaj. Czekaj putaj sesz w twój. Jungle Deep. No jak zawsze. Czy nie śmiałeś niektórych butów, to bym uciekł, ale no. Puta mi się nie dało. Ale. Dobra, nic się nie stało przecież tak. Mów kiedy wyjść. A bo no jak ja będę. Nie, bo tu dwóch jest. Co masz podejść sobie tutaj? Nie jestem. Ja mam pierwszy bić czy ty wbijasz pierwszy? <kłysy> mm. Idź pierwszy No idź, idź, bij go, Ale więcej was matka nie miała? <kłysy> Za dużo ich tu jest Ciebie też pa, a co robię? kap... Co? Nie... Yes. Jaki saport, co po zajebiste Czajku Jekar, kiedy nervuj się <laughs> Can you wake up? <laughs> so useless bro to nasz jungler napisał No bo to jungler czekł co on odwala co on pierdziela nie tam Powinien nam pomóc a nie tak kurde A to, to. Bi, bi, bi bi bi Co on nam idzie znaczy Znacza Że nie ma ich milionerów. A. Nie, nie, nie używaj, tak jak, jak wiesz, że nie trafisz, tym kill, to nie używaj go, nie? Dobra. Tak bez sensu. Tylko to później, dobra. dobra. W będę używał. Dostał. Ale rki mamy. E. Pięknie gier, elegancko podoba mi się ta gra. A to jest wart. Dobra. <głos> <głos> no, miałem ten, ten nożyk. Nie, miałem Frostpunk. Nie wiedziałem, co to robi. sobie <głos> ład. Właśnie. O! A jeszcze jest minion. Abyśmy nie dali rady. Myślałem, że cię dobijał to wiesz? No, chyba tak. Teraz robimy wieżę i wracamy. Nie, dobra, ja uciekamy w sumie, uciekamy. A nie robimy? Uciekamy, bo nas, nas zabili. Ja, ja mam Flesha, ja mam Flesha. Nie bij tego, nie bij tego, uciekaj. Już? Dobra. Oh, ja ma manny artykuje. nie miałem. I HP. Nie ma ich. Miniony! O! Zalibaliśmy miniony wszystkie. A, dobra. Ja myślałem, że to ich enemie bije. Kurde. No jak mnie bije, jak minion tu stoi, o co tu chodzi? No po, ich podwierzą bijesz. Czyli uderzyłem ich, myślałem, że nie uderzyłem. Kto Awczy niby? Yes, Iger, mamy to! Lecimy! Ja już RK wszystko zużyłem, żeby tylko zabić je. Zajęłaś mi kilka, Dobrze jest! Bo to pod nagrywki, rozumiesz, to coś tam trzeba wiedzieć. A ty Discord'a też nagrywasz? To znaczy? Czadko sobie. Chyba tak. Nie wiem. się nie wiem. Chyba też. Cały dźwięk systemu. A okej. Okay. Ja później wiem, coś tam obrobię. Outro, intro. O, cofaj, cofaj. Mamy to. Idzisz, idzisz. Domyśliłem się. S. <grym wytrzańczyk> nie dostałem. Dobra, tego ci zostawię, nie? Bijemy go tamtego pod wieżą. Mm, nie mam jak go zabić teraz. Dobra, to nie. Cofnijmy w... na mi może, czy gdzieś. Smoka zróbmy. Bo musisz go tankować. Dobra. Jak coś, to wezmę ten. Perfect Time. Co to jest czerwona linia? Była. nie ma. RK, z ruszy. Dobra. Dobra, wejdę do niego, żeby nie było. Mamy to. Wracamy do bazy. A, tak, tak. Dobra. I typek... O kurde. Zero ma, zero połowę ma. bo tu trzech jest, oluju. No że jeden jest. kurde. Czterech ma. było. A, no to super, no to gdzie jest nasz team? Ty mnie stał za zabił. To dlaczego ten wszystko. typek nieraz nie mi nie mida? Jak u nas czterech było? Nie wiem. Ja znaczy, ten, ten jeden typ nas z mida jakby. Mhm. On se użył R'ki i nas bił z MIDA z R'ki. Taką postać że może, może bić na mapę praktycznie. Oni bez dwóch nie dają rad. Nie dają radę. Dobra, dali radę. Herolda zrobili, nie? Tak. No. To jest Baron. MIDA. Pa, postawili. To dużo zrobił ten Herold, powiem ci. No. Praktycznie nic Rozdzieliłeś się Meister Bić te miniony czy nie? Mm, nie To co mam robić? Powinieneś i ze mną No nic, nic nie mówisz to skąd ma wiedzieć Głównie support dolecie, ponieważ chodź Dobra, to idę, idę To zagrajmy nuno i Lili Czy tam Yumi nuno i Yumi? Taha, ten co doczepia się <grym> Boż To bym wiem, nic bym nie musiał robić praktycznie O, o Nie damy rady Ja się ruszyć nie mogę Damy radę? A No i elegancko Ale Co tu jest? A, dobra, widzę. Nie byj tego, nie byj tego, nie byj tego, hmm. so many... nie byj tego. bota. Co on tam znaczy cały czas? Beka, pa, lepa. Beka, beka, beka. O kurde, zjebałem. Jakbyś nie łatwo go zajął, chyba miałbym wizytę. A mnie wie, że biła, bo jego ja trafiłem przez przypadek. Piu, piu, piu Co on tam znaczy? To idź sobie na topa, gościu, ja tu na bota idę. Idę kary, idę idę Fiu-fiu-fiu, zadymka, fiu-fiu. Poddali się. Nie nie, pod nie, nie, nie, nie, nie, poograć sobie, no nie, er,